W dniu dzisiejszym zakończył się proces oskarżonego Tomasza M. Sąd przeprowadził wszystkie dowody, zamknął przewód sądowy. W dniu dzisiejszym strony wygłosiły mowy końcowe. Sąd odroczył publikację wyroku do dnia 15 lutego do godziny 9.15. Kwestia kary, odniesienie się do kwestii kary nastąpi po publikacji wyroku. Przypominam, że rozprawa toczy się z, wyjąć, z wyłączeniem jawności. Z tych względów nie możemy ustosunkować się do przebiegu rozprawy. A czy można nie powiedzieć, co działo się, czy by było odczytane, czy niebiegło, czy Przeprowadzono wszystkie zaplanowane dowody i sąd zamknął przewód sądowy. Ujawnił dowody, których bezpośrednio nie przeprowadzał na rozprawie. Czyli dziś żadnych wniosków dowodowych nie było? Nie, dzisiaj nie było żadnych wniosków dowodowych. Proces zakończył się. Nie można powiedzieć, Takiej informacji nie mogę udzielić. Dziękuję. Krzysztof Jarzyna, Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Dziękuję.